Głowa i szyja, będziemy ocjonujący. 19,5, 19,5, 19, 19.5, 19.5, 19 Chłoda, Orient Topline. 18, 17,5, 18, 18, 17.5, 18 Nogi. Legs. 3x16. 3x16. I jeszcze ruch. Movement. 3x19. 3x19. 3x19. i wynik to dziewięćdziesiąty po She scores 91 and a half points. <laughs> Before my day <laughs> Zaprezentowała się nam Bernadetta po Gangers od Belgica for Gazalza Cup po dobli własności Staniny Goni Dianowie Podlaski Bernadetta and with the number 76, we've just seen Bernadetta, by Ganges out of Belgica, by Gazal Sha Cup Reno Podlaski Stad. Podlaski Study Ocenia These are her scores tip Hi. Osiemnaście pół, dziewiętnaście, dziewiętnaście, eighteen point five, nineteen, nineteen głowa 18,5, 19, 19, 18.5, 19, 19, orient 19, 19. 19, 19. line, 17,5, 18, 18,5. 17,5. 18, 17 18.5. legs. 15,5, 15,5, 16,5. Fifteen point five, fifteen point five, sixteen point five To 90, 67, 6, 90 points, yeah! <try> Ja lubię z lubię dalej, lubię, ojej, lubię, ale ona ma po prostu. Yeah! <try> To problem był, bo prezenterzy nie nadążali za dzisiaj. Tak, tak. Ja, ale, jak nie wiem, no bo problemy my w ogóle Prezenterzy tylko są długonoszni w tym Teraz, wtedy jeszcze nie. Siedemdziesiątka siódemka, to była Primera. Po edence od Preria Pomarara. Podobniej własności stadziny koni Janowie Podlaskim. Number 77 na pos Primera by NFC Out of Bredia, by Ararat Renowned by Jano Podlaski Stad Oto jej -y oceny Scores That's it High 19, 19, 19.5 19, 19, 19.5 Ułowa <try> <try> i szyja Hell <try> and Neck 19, 19.5, 19, 19. 19, 19.5, 19, 5, 19. Woda, for top line 3 razy 18 3 18 Nogi, legs 15, pół 15, pół 16 15.5 15.5 16 Ruch Movement 18.5 18 19.5 19.5 to będzie będzie najgorsze. A co tam lokalne demo robotników? A Bernardo tam radzi, że tam 67 to jest tam nie do capice tak i was to 90,67. 90.67 No Numer 78 to była Zigizana po QR Mark, Zagrobla po Monogram. Podobnie własności stacjanie w Michałowie. Number 78, that was Zigizana by QM Mark, od Zagrobla by Monogram Renault by Michałstad Oceny za typ. Old time 20. 19,5, 19,5, 20, 19.5, 19.5 A w następnej placie będzie mamy. Nie, nie, 19, ,5, 19, 19.5, 19, ,5. Oh, 19, orient top line 18, 18, U, 18. point 18, 18.5, 18, 18, 18, 18, 18. Nogi, legs. 16, 16, 15, U. 16, 16, 15.5. Move, movement. Bajestam, Jibit Nash Ji Fu, 20, 19.5, 20.